To jest grana. W świecie próbuję odnaleźć siebie yeah. Na tak moje miejsce wkładam w serce, jestem pewien yeah. Że w końcu nadejdzie ten dzień, w którym odnajdę swój yeah. W końcu nadejdzie ten dzień, w którym odnajdę szczęście yeah. W miejscu nie stoję, cały czas idę do przodu Co ze mną się nie boję, na podboje jestem gotów oh. To dla mnie kolejny powód, przez który wciąż idę na naprzód do zachodu, choćby i po matku składanie nie, składa, nie słów i rymowanie podbi To sprawia, że wpadam w manie znów ukochanej hobby Serco moim znamie, odbił rabi, prawie podbił świat Prawie różnicę robi, a serce moje zdobi ślad Jedyny drobny szlak, przez który wiem dokąd idę Jedyny dobry szlak, przez który idę jako lider Idę, jestem sam w sobie liderem Omijam cały ten hermit, restąc warto za życia sterę Teren wyboisty, droga długa jest i kręca Jestem pewien, że korzyści będę miał, o ile przetrwam Nie pękam, nie nie I nie lękam się Jestem zagubiony w świecie, ale odnajduję w dźwiękach się A wy przestańcie ogarnić obudźcie się Każdy zagubiony w świecie sieci bardziej gubi się A to nie gumi się, bo życie to nie bajka Jak cię nudzi się, to wej się za majka Zagubiony w świecie próbuję odnaleźć siebie yeah. Na bitach moje miejsce wkładam w serce, jestem pewien yeah. Że w końcu nadejdzie ten dzień, w którym odnajdę swój jedę. Yeah. W końcu nadejdzie ten dzień, w którym odnajdę swestrze szczęście yeah. W miejscu nie stoję, cały czas idę do przodu Co przede mną się nie boję na podboje jestem gotów Podam nie kolejny powód, przez który wciąż idę naprzód Od schodu do zachodu, choćby i po omatku To nie kolejna fajka i dwa kombinowanie To nie kolejna lajka ani bitwa o przetrwanie Mamanie, nagranie tych słów, powtarzanie i rymowanie Składanie rymów, dodawanie ich i pomnażanie Aż niespodziewanie, zdanie za zdanie Rymem się stanie i rymować się nie przestanie Tworzę kolejne przesłanie bez tytułu, ty je nazwi Tworzę je, bo mamanie na używanie wyobraźni Mogę ci wyjaśnić o co mi chodzi z ty Używam wyobraźni i z głowy wychodzi ryn. Czy jesteś gotowy ty na ten oldschoolowy styl? Człowieku w formie leku Przyjmie i ten wyjątkowy czy Pobita kreśla słowa, które płyną prosto z serca Bo poryta nieźle głowa No stop się wkręca w to To mnie napędza się, Bo gdy mnie nawiedza flow To się nakręca wciąż A wersy wręcz same płyną Zagubiony w świecie próbuję odnaleźć siebie Na tak moje miejsce wkładam w serce Jestem pewien Że w końcu nadejdzie ten dzień W którym odnajdę się jeden W końcu nadejdzie ten dzień w którym oddaję te szczęście W miejscu nie stoję, cały czas idę do przodu Co przede mną się nie boję, na podboje jestem gotów To nie mnie kolejny powód Przez który wciąż idę naprzód Od schodu do zachodu, choćby i po matku Dam wam małą dawkę zabawy słowami To wcale nie jest łatwe No spróbujcie sami Dźwięk zalewa tratwemi, i falami tsunami A Kiedy oczy zapnę, odpływam między wierszami A tak pomiędzy nami to chyba jest choroba Tak pomiędzy rymami mijami cała doba Zobacz, ziomal jak to u mnie wygląda, bo osoba ta sama, ale na dwóch różnych frontach Jestem gdzie być miałem, ale z o Rymie myślę Jestem tutaj ciałem, ale duchem już gdzieś indzie Często przez to obrywałem, ale wy mnie już nie wincie Zresztą przez to zrozumiałem, jak ma wyglądać życie A wy ma życie, my życie jak w Madrycie wiesz I myślicie, że życie to nie bycia mieć A ja w życie napiszę, by na bicie wykrzyczeć treść Ja ma życie, mi ma życie, godne życie wiesz Zagubiony w świecie, próbuję odnaleźć siebie ja To na moje miejsce wkładam serce jest Jestem pewien, że w końcu nadejdzie ten dzień, w którym odnajdę swój jeden. W końcu nadejdzie ten dzień, w którym odnajdę szczęście W miejscu nie stoję, cały czas idę do przodu Co ze mną się nie boję, na podboje jestem gotów To dla mnie kolejny powód, przez który wciąż idę na przód Od wschodu do zachodu, choćby i po omacku